Czego jest najwięcej w atmosferze? Żydów. Nie nagrywaj nic. Jedno piło, i już. Widziałeś Artur? Co? Tego klauna w Tesco coś chowa przed pedałami.